Lato 2021, dzisiaj leje 07. Nie mam siły u ciebie. słuchać niczym, ja czasami z siebie. Ale to nie twoja wina, nie chcę mi się z ciebie kwić. Bo chcę tylko bawić się i pić. Tylko bawić się i pić, tylko bawić się i pić. Bawić się i pić, tylko bawić się. I pić. Jestem jak za tak w Paryżu, bo jedyny na tym świecie Chcesz się wjechać na mój teren, no to dziwki nie wjedziecie Twój chłopak Maryja Krzako, jestem pro, a nie amator Ty się wstydzisz do mnie podbić, moją mam brzeganą szmatą Bo ładną furką, i z do jubilera I chyba jestem jak milion, no bo, bo za mną same zera I ja wiem, że ty byś chciała dzisiaj skoć na rapera Lato 2021, dzisiaj leję 07. Nie mam sił, ciebie. Słuchać niczym, ja czasami siebie. Ale to nie twoja wina, nie chcę mi się z ciebie kpić. Bo chcę tylko bawić się i pić. Ej, bawić się i pić, tylko bawić się i pić. Bawić się i pić, tylko bawić się i pić. Bawi się i pis, tylko bawi się i pis Bawi się i pis, tylko bawi się i pis Bawi się i pis, tylko bawi się i pis